Hejka, sklejka! Witam wszystkich serdecznie w filmiku z openingiem. A jak już pewnie widać po tytule, dziś zajmę się otwieraniem tibijskich słoików. Jest ich kilka, pięćset. A za tę niewielką ilość wdzięczni bądźmy Tomkowi, który swój pot, krew i łzy przelał, by je zdobyć. Także Tomek, chwała Ci i niech Ci życie w motywację do gry w Tibie wynagrodzi. Z racji tego, że temat tibijskich słoików świetnie połączył się z zalegającymi w mojej spiżarni pustymi słoikami po ogórkach, mam coś dla Was, ale o tym później, a teraz przejdźmy do rzeczy. Tibijskie słoiki, o których cały czas mowa, to oczywiście w bardziej profesjonalnym nazewnictwie Surprise Jar. Możecie je zdobyć za ukończenie tasków w tym oto queście, a nagrody... Jakich możecie spodziewać się po ich otworzeniu? To niebieski i fioletowy gemik, srebrny i złoty token oraz suspicious device czyli podejrzane urządzenie. Słoików, tak jak widać, mam 16 stron, a więc nie ma na co czekać. Maszyna losująca jest pełna słoików. Następuje zwolnienie blokady, i niech pokaże, co tam dla nas ciekawego ma. You won't be hearing about my weather And you won't see my breakfast pics and have a drink or two we'll open up the window for some air and hear the voices down the Okej, okay, a więc słoiki zostały otworzone, a nagrody jakie z nich sypnęły to 127 niebieskich dżemików, 62 fioletowe dżemiki, 123 srebrne tokeny, 41 tokenów złotych oraz 47 z dziwnych podejrzanych urządzeń. A jeśli kogoś interesowałby procentowy rozkład tych nagród, bo mnie zainteresował, no to prezentuje się on mniej więcej tak. A teraz, skoro opening tibijskich słoików mamy już za sobą, przejdźmy do słoikowej niespodzianki. A jest nią rozdanie. pięć różnych słoików, a tym samym pięć różnych nagród, czyli pięć różnych kwot tibia coinów do wygrania. A na czym to będzie polegać? na tym, że każda osoba biorąca udział w rozdaniu na start dostaje jeden los. Sami decydujecie o tym, do słoika z którym numerem chcecie, aby ten los trafił. Później z każdego z tych pięciu słoików wylosuje jedną osobę, która wygra przypisaną do danego słoika kwotę Tibia coinów. Ale zabawa polega na tym, że nie wiem tego ja, ani nie wiecie tego wy, jaka kwota przypisana jest do jakiego numeru. Zapisałam te liczby na karteczkach i zamknęłam w małych kopertkach, które później wymieszałam i nosowo przydzieliłam do każdego słoika. Kwoty jakie tam znajdziecie to 25, 50, 100, 150 i 250 tibia coinów. Co zrobić, żeby wziąć udział w rozdaniu? Jest to bardzo proste. Pod tym filmem zostawcie komentarz, w którym zawrzecie takie informacje jak... Numer słoika, do którego chcecie, aby Wasz los trafił. Przypominam, że są to numery od 1 do 5. Oraz nik postaci, na którą będę mogła przelać ewentualną wygraną. I zaznaczam, że jest to warunek konieczny. Jeśli ktoś zdobędzie jakiekolwiek bonusowe losy, ale tego podstawowego komentarza pod filmem nie znajdę, no to niestety takiej osoby nie wezmę pod uwagę i będę losować dalej. Rozdanie trwa do 31 maja do godziny 23.59, a wyniki pojawią się w osobnym, krótkim zapewne filmiku w ciągu 4 dni od jego zakończenia. A teraz przejdźmy do możliwości zdobycia bonusowych losów, czyli tym samym tak naprawdę zwiększenia swojej szansy na wygraną. Chciałabym od razu zaznaczyć, że jeśli zdobędziecie więcej takich losów, to wtedy możecie rozdysponować je dowolnie po wszystkich pięciu słoikach. Wcale nie muszą one trafić do jednego, ale to oczywiście zależy tylko i wyłącznie od Was. Jak rozegracie <grytanie> te partie. Sprawa pierwsza to informacja dla tych kilku zielonych osupek, czyli wspierających kanał. Jeżeli chcecie wziąć udział w rozdaniu, to w komentarzu zgłaszającym możecie rozdysponować od razu dwa losy, bo jeden dostajecie bonusowo. Losy będzie można kupić za Adlery, czyli streamową walutę podczas każdego ze streamów, aż do momentu zakończenia rozdania. Jeden los będzie kosztował 100 Adlerów. Ich sprzedaż będę włączać tak mniej więcej 3 razy na każdym streamie. Na początku, na końcu i gdzieś w środku. Oczywiście dopuszczam taką możliwość, jeśli zajdzie taka potrzeba, że zostanie uruchomiona ona więcej razy. No wiadomo, zobaczymy jak się życie potoczy, nie? I wtedy też od razu będziecie decydować, do którego ze słoików chcecie, aby wasze kupione losy trafiły. A dodatkowo, żeby było weselej i żeby było za co kupować te dodatkowe losy, przez ten okres zostanie zwiększony przyrost Adlerów na streamie oraz będzie możliwość wygrania ich większej liczby z minigier na czacie. Kolejny bonusik. To coś dla osób, które lubią być aktywne na streamie. Na każdym streamie, aż do momentu zakończenia rozdania, e, będą brane pod uwagę trzy najaktywniejsze osoby, które zostaną nagrodzone dodatkowym losikiem. Oczywiście jeśli ktoś będzie bez sensu spomował, e, no to nie będzie brany pod uwagę i po prostu wtedy e, wskoczy na jego miejsce osoba, która jest zaraz po nim. I ostatni bonusik, są to losy, które będzie można wygrać na streamie z różnych zagadek czy innych takich y, spontanicznych gierek z widzami. I myślę, że jest to też fajna nagroda dla tych osób, które faktycznie na tym streamie ze mną siedzą. Więc jeśli chcecie się na to załapać, no to zapraszam. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o zasady rozdania. Tutaj stawiam jeszcze szybkie przypomnienie bonusików. W opisie został umieszczony cały regulamin, wszystkie zasady, opisane bonusy. Więc zapraszam do czytania, a jeśli macie jakieś wątpliwości, to proszę się nie wahać i zadawać pytania. Także zapraszam do zabawy. Mam nadzieję, że się spodoba. A póki co życzę Wam powodzenia i zapraszam na streamy. Bonusowe losy zawsze warto zdobyć. Pa, pa!